Ze mną się nie napijesz. No, akurat z Tobą to się nie napije. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Sorry, że pytam, ale wiesz co? Ta to coś znaczy? Wszystko w porządku? Ani boisz się, jak to będzie wyglądało, jak już będziesz wiesz. stara? Z kim piszesz? Nieważne. A dowodzik jest? Serio? Masz może szluga? Czy to cię bolało? Halo? Siema, możesz gadać? Jasne. Słuchaj, a jakie są twoje korzenie? Jestem z Polski. Dasz dziewa. Mm. W sensie, mama czy tata? Ile słodzisz? Pięć lat razem, a ty dalej nie wiesz. Gdzie jest cukier? Dwa lata tu mieszkasz. Na blacie! No, dzięki! Proszę. Gdzie jest mój fotel? Wyrzuciliśmy go miesiąc temu. A ile płacimy za internet z telewizją? Tyle, co w każdym miesiącu. Niezmiennie. W porządku. Czyli ile? 49,90! Który mamy miesiąc? <słuch> Halo? Siema, za ile będziesz? Już jadę, będę za 20 minut. Przepraszam, Pan tu mieszka? Tak. Hej, gdzie jesteś? No a gdzie mam być? Jadę do Ciebie przecież! Przytyłam? Siema! Hej, wpadasz do mnie na imprezę? Jasne. Ty, a będą jakieś ładne koleżanki? Smakuje? Pisze, pisze, boże on jest taki super, no może coś z tego będzie A? co? O. Przepraszam, czy mogę to prosić na wynos? To? O, jak jest na dworze? Dla mnie ciepło. Ach, oszukał mnie. kim się rozwodzi? Co? Co ty nie wiesz? Cały internet o tym huczy od pięciu minut. Byłem zajęty ratowaniem człowieka. Weź się ogarnij. Jesteś zła? Nie, nie. Pracuję tylko. Ale na pewno nie jesteś zła. Wychodzisz? Nie. Zakładam kurtkę w domu. Jest! W końcu mój czas. Zwrócę na siebie uwagę i pokażę, że jestem inny niż wszyscy. <grystanie> Dzięki, Kim Kardashian West. Ale się opaliłeś! Miałeś przesiadkę w Paryżu, jak Loty! No, Masz do picia? No mam. Yy, czarek, jak się nazywa twoje Wi-Fi? Zgadnij. Malinowski? Czemu nazwałeś Wi-Fi Malinowski? Darek, a jakie masz hasło do wi-fi? No, czekaj, sprawdzę Duże t, małe k, trzy... Czekaj, jeszcze raz, bo nie, słuch nie słuchałem Duże t, trzy, małe... Nie, jaka pierwsza litera? Duże t, jak Tadeusz, później trzy... No i tyle mi podawałeś, że mi telefon się rozładował Ile no. masz procent? Nie wiem, mało, dopiero podłączyłem ale i tak jeden więcej ode mnie. Przepraszam, przyjacielu. Dzięki! Za co? Tak, mamo. Masz co jeść, synku? Mam. A dzwoniłeś do babci? Aaaa! Zapomniałem. Ach, dobry? Dzień dobry, panie Rafale. Którędy jedziemy? Hmm. Hmm. Halo. Halo, halo, śpisz? Po co pytasz? Przecież wiesz, że opanowałem sztuk rozmowy przez scenę. Przepraszam, a mogę puścić swoją muzykę? Z całym szacunkiem, panie Rafale, ale słucha pan główna.